Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, po co w ogóle zwierzętom ślina? Niektóre zwierzęta będą w swojej ślinie zawierać jad, który będzie umożliwiał im obezwładnianie swoich ofiar. Niektóre zwierzęta za pomocą swojej śliny będą produkować nici, czy na przykład budować swoje gniazda. W ślinie pijawek znajduje się chirudyna, która zapobiega krzepnięciu krwi a ślina pszczół przemienia nektar w miód. A jaką moc ma nasza ślina? Mam nadzieję, że postaramy się to dzisiaj wspólnie zbadać. Jaki cel będzie przyświecać dzisiaj naszemu odcinkowi? W dzisiejszym odcinku na pewno powiemy o tym, Jaka jest rola naszego układu pokarmowego? Z jakich elementów składa się nasz układ pokarmowy? Oraz jak będzie wyglądać trawienie cukru w naszym organizmie. Ale nie tylko, ponieważ oprócz cukrów powiemy również o trawieniu pozostałych związków organicznych, takich jak białka czy tłuszcza. Postaramy się w sposób doświadczalny, no bo w końcu to są lekcje w sieci eksperymentalnie, sprawdzić niektóre właściwości jednego z enzymów trawiennych, a mianowicie amylazy ślinowej. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze dzisiaj bawić, że uda nam się wszystko bez problemu zobaczyć, a Wam uda się wszystko zrozumieć. Trawienie jest jedną z czynności, za które odpowiedzialny jest nasz układ pokarmowy. W jego skład wchodzą takie elementy przewodu pokarmowego jak Jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jeli to cienkie, czy jeli to grube. Oprócz tego, w skład układu pokarmowego zaliczamy również gruczoły trawienne. Będą to gruczoły, które będą produkować substancje ułatwiające trawienie. I do takich gruczołów zaliczamy ślinianki, wątrobę oraz trzustkę. Przez gruczoły trawienne sam pokarm nie przechodzi natomiast będą one odgrywały bardzo ważną rolę podczas trawienia pokarmu. Może zacznijmy w takim razie od samego początku i przejdźmy do jamy ustnej. Znajdują się w niej oczywiście zęby, których rolą będzie rozrywanie i rozcielanie pokarmu, aby pokarm łatwiej mógł przejść przez dosyć wąski przewód pokarmowy, jak również ułatwiać to będzie dostęp enzymów trawiennych właśnie do pokarmu. Oprócz zębów w jamie ustnej znajduje się również język. Rolą języka jest na przykład odczuwanie smaku, ponieważ na jego powierzchni znajdują się kubki smakowe z receptorami, które będą rejestrować różne smaki. Tymi smakami będzie smak słodki, gorzki, kwaśny, słony oraz umami, czyli smak mięsny. Odczuwanie smaku jest możliwe dzięki obecności śliny. To właśnie w niej znajduje się woda, która umożliwia rozpuszczanie się związków chemicznych zawartych w pokarmie. Dopiero w takiej formie związki mogą dostać się do wnętrza brodawek smakowych i być odczuwane jako konkretny smak. Nie wiem, czy wiecie, ale czasami ta sama substancja u różnych organizmów może mieć całkowicie inny smak. Dobrym przykładem jest aspartan, które dla nas, dla ludzi, ma słodki smak, natomiast dla myszy już nie. Jak już jesteśmy w ciekawych jakichś, to jeszcze zastanówmy się nad tym, bo mam nadzieję, że się może kiedyś zastanawialiście, skąd w ogóle u ludzi pojawił się, pojawiło się takie odczuwanie smaków, po co w ogóle ono jest i jak ono się wykształciło w procesie ewolucji. Okazuje się, moi drodzy, że pierwotnie Smak miał za zadanie ocenić, czy dany produkt jest jadalny, czy nie. Smak gorzki na przykład służy nam do wykrywania trucizn, ponieważ trucizny mają właśnie najczęściej taki gorzki smak. Ślina zawiera wiele związków nieorganicznych oraz organicznych. Znajdują tam się na przykład mucyny, które będą odpowiedzialne za lepkość naszej śliny, lizozymy, które będą miały właściwości bakteriobójcze dzięki możliwości niszczenia ścian komórkowych niektórych bakterii. No i oczywiście będziemy mieli również amelazy ślinowe, które będą umożliwiać wstępne trawienie cukrów. Cukry, a dokładniej wielocukry będą trawione w naszej jamie ustnej do mniejszych wielocukrów albo do dwucukrów. Wspaniale jest wrócić do mojego domowego laboratorium, więc serdecznie Was witam, no i oczywiście zapraszam. Staramy się wykonać doświadczenia biologiczne. Dzisiaj akurat sprawdzimy aktywność amylazy ślinowej i w tym celu będziemy potrzebować oczywiście ślinę, czyli tam gdzie ta amylaza ślinowa się znajduje. I oczywiście taką ślinę, taki roztwór śliny już wcześniej przygotowałem. Mamy ją tutaj w pierwszej zlewce. Postarałem się to zrobić przed samym nagrywaniem, żeby po prostu Was w żaden sposób nie obrzydzić, ale wykonuje się ten roztwór w bardzo prosty sposób. Wystarczy po prostu nalać troszeczkę wody do jakiegoś naczynia, na przykład do szklanki i następnie taką szklankę wody bierzemy do naszej jamy ustnej. I przez jakiś czas, przez minutę, dwie, płuczemy, o policzki uderzamy, tak, dokładnie, żeby wypukać właśnie tę, tą ślinę, właśnie z naszej jamy ustnej. Tak więc tutaj coś takiego już mamy. Pamiętajcie tylko, że przed pukaniem, abyśmy dokładnie umyli jamę ustną, aby po prostu w naszym roztworze nie znajdowały się Resztki śniadania, obiadu czy kolacji, w zależności od tego, kiedy będziecie takie doświadczenie przeprowadzać. No dobrze, to mamy w takim razie roztwór śliny. W takim razie przejdźmy do przygotowania naszych zestawów doświadczalnych. Jeżeli chodzi o to, co mamy przygotowane, to mamy dwie probówki i do tych dwóch porobówek dodamy teraz trochę wody, no i teraz to samo. W takim razie zrobimy, mamy zlewkę z wodą i mniej więcej równe ilości do obu zlewek. Jeszcze trochę, możemy dodać jeszcze troszeczkę. Dobrze, mamy teraz równą ilość. Co teraz zrobimy? Teraz do obu probówek dodamy kleik skrobiowy. I Kleik skrobiowy również już mamy przygotowany. Korzystaliśmy z niego już nieraz. ale w razie czego przypomnę tylko, w jaki szybki sposób można taki kleik wykonać w domu. Do skrobi ziemniaczanej, również w jakimś naczyniu, na przykład w szklance, dodajemy po prostu gorącej wody. No i tak samo przygotowałem właśnie ten klej skrabiowy, który mamy tutaj w tej zlece, I dodamy kilka kropel. Spróbujmy może dodać dwie krople. Raz i dwa. I tutaj tak samo raz i dwa. Jedna kropla nam chyba nie wpadła, ale to jak wymieszamy to też będzie wszystko w porządku. Następnie do obu probówek dodamy po jednej kropli jodyny. Jodyna jest to środek, który można kupić bez problemu w aptece. Zobaczmy, że ma takie brązowe zabarwienia. I mamy jedną kropelę I również tutaj jedną kropelę. Wymieszamy. Zwróćmy uwagę na zabarwienie naszej zawartości probówek. W obu probówkach mamy granatowe zabarwienie. Wynika ono z tego, że jodna barwi się w obecności skrobi właśnie na kolor granatowy. Tak więc już zresztą. Stosowaliśmy jodyne właśnie do wykrywania skrobi w produktach spożywczych i to samo mamy właśnie tutaj w, naszej, w naszych w sumie tak naprawdę w No dobrze, to mamy w takim razie przygotowane zestawy. Wypadałoby teraz w jakiś sposób je rozróżnić więc i żeby jedna była naszą próbą kontrolną, natomiast druga niech będzie naszą próbą badawczą, gdzie będziemy badać aktywność właśnie amerazy ślinowej. Do próby kontrolnej, czyli do naszej pierwszej próbówki, dodajmy po prostu zwykłej wody. Może ustalmy, żeby to była jedna objętość, na przykład 2 ml. O, i mam 2 ml I 2 ml wody dodajemy w takim razie do probówki pierwszej, do naszej próby kontrolnej. Wymieszam tylko dokładnie mhm. i do drugiej próbówki dodamy w takim razie 2 cm sześcienne roztworu śliny. Jak możemy zaobserwować, na razie nie widać żadnych zmian. No oczywiście amelaza ślinowa nie działa natychmiastowo, więc na efekt naszego doświadczenia będziemy musieli chwilę poczekać, poczekać. Więc odstawimy nasze dwie próby i po prostu do nich zaraz wrócimy i zobaczymy, co tutaj nam się zmieniło, co się stało. Myślę, że już możemy zobaczyć, to tutaj będziemy mogli zaobserwować, jaki w ogóle mamy wynik naszego doświadczenia. Nie trwało to dosyć długo, bo minęło dopiero około jakieś 5 minut, tak, a już widać jakieś zmiany. Zobaczmy, jak się i czy w ogóle się zmieniło zabarwienie w naszej próbie kontrolnej. Widzimy, że, ja też wstrząsnę jeszcze trochę, że dalej mamy tutaj granatowe zabarwienie, więc nie obserwujemy w naszej próbie kontrolnej żadnych zmian. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w próbie badawczej. Też wstrząsnę, żeby nie było. No i zobaczcie, że granatowe zabarwienie, które było wcześniej, zniknęło. Więc zawartość próbówki nam się odbarwiła. No i dlaczego tak się stało? Mam nadzieję, że pamiętacie, że jodyna barwi się w skrobi, w obecności skrobi, na kolor granatowy, tak jak to mamy tutaj w naszej próbie kontrolnej. Natomiast w próbie badawczej już tego zabarwienia nie ma, co znaczy, że tej skrobi również nie ma w tej próbówce. To co się w takim razie stało? Bo przecież daliśmy skrobię pod postacią klejka skrobiowego. No okazuje się, moi drodzy, że amelaza ślinowa, która znajdowała się w ślinie, spowodowała strawienie skrobi do cukrów prostszych, przez co po prostu jej tutaj nie ma i dlatego nie możemy jej wykryć. No i jodyna w takim razie nie barwi się na kolor granatowy. Chyba prosto, prawda? Dzisiejsza zagadka to raczej będą pytania, które oczywiście będą dotyczyć śliny. Sprawdźmy, bo aż sam jestem Ciekawy tych pytań. Jakie informacje można z niej odczytać? Po co ją pobierać? I do jakich badań się przydaje? Oczywiście chodzi nam tutaj o ślinę. Jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście odpowiedź na nasze pytania wraz z garścią dodatkowych informacji będą się znajdować na końcu tego odcinka. Sprawdźcie koniecznie. Udało nam się zaobserwować, że w ślinie znajduje się enzym, który jest odpowiedzialny za trawienie skrobi. Oczywiście tym enzymem była amelaza ślinowa. Przejdźmy w takim razie dalej przez układ pokarmowy, ponieważ na razie byliśmy przy jamie ustnej. Kolejnym elementem przewodu pokarmowego jest gardło. Gardło jest wspólnym odcinkiem dwóch układów. Układu oddechowego i układu pokarmowego. Stąd uchodzić będzie krtań, która będzie doprowadzała powietrze do tchawicy i następnie do płuc. Oprócz tego rozpoczyna się tutaj również przełek, który będzie transportował, będzie przesuwał pokarm do żołądka. Krtań jest chroniona za pomocą specjalnej chrząstki, którą nazywamy nagłośnią. Zapobiega ona wpadaniu kęsów pokarmowych do dróg oddechowych, dlatego też nie powinniśmy mówić podczas jedzenia, ponieważ właśnie pokarm może wpaść po prostu nie w tą dziurkę, którą powinien. No i możemy się oczywiście zakrztusić. No dobrze, jeżeli chodzi o przełyk, to pokarm przysuwany jest do żołądka, gdzie będzie czasowo magazynowany. Sok żołądkowy będzie zawierał różne substancje, na przykład kwas solny, który będzie odpowiedzialny za wywoływanie odpowiednio niskiego pH treści pokarmowej. Jeżeli chodzi o to niskie pH, wynosi ono około 1.2 i ma ono oczywiście właściwości bakteriobójcze, więc zabija wszelkie drobne ustroje, które dostają się do naszego żołądka, ale oprócz tego umożliwia denaturację białek, dzięki czemu enzymy trawienne mogą zacząć trawić białka właśnie w żołądku. No i właśnie, przejdźmy w takim razie do tego trawienia białek. Komórki ściany żołądka będą produkować proenzym, który w świetle żołądka będzie przechodził w formę aktywną w enzym, który nazywamy pepsyną. I to właśnie pepsyna będzie trawiła białka w żołądku. Z żołądka pokarm następnie będzie trafiał do jelita cienkiego. I to właśnie w jelicie cienkim następować będzie dalsze trawienie pokarmu i tutaj będą trawione cukry, białka oraz tłuszcze. W jaki sposób będzie się to, to tutaj działo? Tutaj będą uchodzić nam różnego rodzaju soki z różnych gruczołów trawiennych. Może zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o pierwszy element jelita cienkiego, nazywamy go dwunastnicą. I do dwunastnicy uchodzić będą przewody trzustki oraz wątroby. Zacznijmy od trzustki. Sok trzustkowy zawiera różnego rodzaju enzymy. Na przykład amylazę trzustkową, która będzie trawiła cukry. Będzie również zawierać trypsynę i chymotrypsynę, które będą zaangażowane w trawienie białek oraz lipazę trzustkową, która będzie trawiła tłuszcze. Oprócz tego e, będzie, będzie występowała również lipaza jelitowa, która będzie e, wspólnie właśnie z tą lipazą trzustkową rozkładać tłuszcze. Ale zanim to wszystko nastąpi, to trawienie tłuszczów, to najpierw musi zadziałać żółć. Żółć nie jest w żadnym wypadku enzymem. Będzie ona wspomagała trawienie tłuszczów. Już tłumaczymy w jaki sposób. Żółć produkowana jest przez wątrobę i następnie magazynowana w pęcherzyku żółciowym, skąd następnie trafia do dwunastnicy. No i co ta żółć będzie robiła? Żółć będzie odpowiedzialna za przekształcenie tłuszczów w emulsję która będzie się składała z drobnych kropel tłuszczów. Czyli innymi słowy, po prostu żółć będzie rozbijała wielkie krople tłuszczu na zdecydowanie mniejsze. Po co? Będzie to ułatwiało dostęp enzymów trawiennych lipazy czystkowej i lipazy jelitowej do właśnie tego tłuszczu, żeby to trawienie odbywało się zdecydowanie Szybciej. Więc bardzo ważna sprawa. Po prostu dzięki temu mamy zwiększoną powierzchnię trawienia tłuszczów. W dalszych odcinkach jelita cienkiego będzie następowało wchłanianie rozłożonych cząstek pokarmowych, oczywiście do naszej krwi, a stąd będzie już trafiało do odpowiednich narządów, które będą potrzebowały właśnie odpowiednich związków organicznych, prostych związków organicznych. Natomiast niestrawione resztki pokarmowe, to co nie zostanie strawione przez nasz układ pokarmowy, będzie trafiało dalej do jelita grubego. Co się dzieje w jelicie grubym? W jelicie grubym następuje zagęszczanie niestrawionych resztek pokarmowych i formowanie kału. To jest taka krótka droga pokarmu, przez nasz układ pokarmowy. Jeżeli chodzi o enzymy trawienne, które działają w naszym układzie pokarmowym, to do swojej pracy wymagają odpowiedniego pH, odpowiedniego odczynu środowiska. I tak na przykład w żołądku mamy odczyn kwasowy, natomiast jeżeli chodzi o ym, nasze jelita dwunastnicę, no to tutaj mamy odczyn zasadowy. Natomiast zastanówmy się, jakie pH będzie się znajdowało w naszej jamie ustnej, więc w takim razie jaki odczyn będzie idealny, optymalny do pracy amylazy ślinowej, która właśnie w tej jamie ustnej się znajduje. Dla porównania, jeżeli chodzi o na przykład pepsynę, która działa w żołądku, to jej optymalne pH działania to jest 1,2, czyli takie jakie występuje no, właśnie w tamtej części układu pokarmowego. No, a jak to będzie właśnie z amelazem ślinową? Sprawdzimy to? Sprawdźmy teraz, jaki wpływ na aktywność amelazy ślinowej będzie miał odczyn roztworu. Mamy trzy probówki, w których postaramy się stworzyć różne odczyny środowiska. No i w takim razie mam nadzieję, że pamiętacie, jakie wyróżniamy odczyny roztworów. Mamy odczyn zasadowy, odczyn kwasowy oraz odczyn obojętny. Postaramy się takie odczyny właśnie tutaj e, wytworzyć. No i w tym celu do naszych probówek dodamy do pierwszej probówki wody, przez co będziemy mieli odczyn obojętny. Do drugiej probówki dodamy roztwór z tylko kwasu cytrynowego, czyli stworzymy odczyn kwasowy. Żeby była mniej więcej taka sama ilość mm -hmm. i do ostatniej probówki. Tworzymy taki roztwór lekko zasadowy i dodamy roztwór mydła. Więc Są to wszystkie produkty, które bez problemu możecie znaleźć w domu, w kuchni, w łazience. Jest najwięcej równo? Chyba jest. Mhm. I na do doświadczenie zrobimy troszeczkę inaczej niż poprzednie, ponieważ najpierw dodamy klejku skrobiowego i następnie dodamy do wszystkich trzech probówek roztwór śliny i odstawimy na jakieś 5 minut i za 5 minut dodamy po jodyny. Zobaczymy, co się stanie z zabarwieniem w poszczególnych naszych probówkach. No dobra, to w takim razie do Zacznijmy w takim razie od klejku skrobiowego i dodamy po dwie a może nawet po trzy krople klejku skrobiowego. Raz, dwa i trzy. Lekko wymieszamy. I teraz dodamy roztwór śliny. Może trochę mniej, teraz po 1 ml śliny. No to nam się najbardziej pieni ze względu na to, że to jest mydło, ale mamy tak przygotowane trzy probówki. Więc probówkę z wodą, z kwaskiem cytrynowym oraz z roztworem mydła. Podstawiamy na jakieś 5 minut w ciepłe miejsce. Myślę, że tutaj będzie w porządku. No i za 5 minut dodamy jedyny i zobaczymy, czy coś się stanie z zabarwieniem. Pewnie jesteście ciekawi tak samo jak ja. No to widzimy się za chwilkę. 5 minut już minęło, więc mam nadzieję, że możemy zobaczyć efekty naszego doświadczenia, że uda nam się coś tutaj zobaczyć no w poprzednim doświadczeniu 5 minut wystarczyło. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Przypomnę tylko, że do pierwszej próbówki dodaliśmy wodę, klej skrobiowy oraz ślinę. Do drugiej kwasy cytrynowy, klej skrobiowy i ślinę. Natomiast do trzeciej dodaliśmy e, roztwór mydła. No i do tego oczywiście e, również jak we wcześniejszych próbach klej skrobiowy i ślinę. Zobaczmy teraz co się stanie z barwą po dodaniu może dwóch kropel jodyny. Więc dajmy do pierwszej próbówki dwie krople jodyny. Zobaczmy, że nie mamy żadnego granatowego zabarwienia. Zróbmy to samo w próbówce drugiej i w trzeciej. Zwróćmy uwagę na zabarwienie. W naszej pierwszej próbówce nie mamy już takiego granatowego zabarwienia. Może mamy tu jeszcze jakieś takie kuleczki niewielkie, jakieś drobne elementy. Natomiast na pewno jest całkowicie inaczej niż w przypadku probówki drugiej, gdzie mieliśmy pasek cytrynowy i próbówki trzeciej, gdzie mieliśmy roztwór mydła. W takim razie możemy z całą pewnością powiedzieć, że anela działa najlepiej, najintensywniej, Właśnie w odczynie obojętnym, więc tutaj, gdzie mieliśmy po prostu zwykłą wodę. Natomiast w przypadku odczynu zasadowego i kwasowego, więc taki, takie odczyny, jakie mieliśmy w, w następnych probówkach, spowodowały, że skrobia dalej tu występuje. Dlatego no, aby ze ślinowa nie zdążyła jeszcze całkowicie e, strawić skrobi, która tutaj się znajdowała. Więc myślę, że wspaniale to właśnie na podstawie tego naszego doświadczenia widać. Tak? Różnica w zabarwieniu no jest ogromna, prawda? Dobrze, zapamiętajcie w takim razie, że właśnie odczyn obojętny jest takim optymalnym odczynem dla działania amelazy ślinowej. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o naszą jamę ustną, to występuje tam właśnie odczyn obojętny. W dzisiejszym odcinku mogliśmy prześledzić proces trawienia pokarmu w organizmie człowieka. Postarajmy się w takim razie to wszystko jakoś podsumować, zebrać wszystko razem, cuzamę do wiadomo czego. No i zacznijmy w takim razie od cukrów. Jeżeli chodzi o cukry, to ich trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej. Tutaj działa enzym amelaza ślinowa, która rozkłada wielocukry na mniejsze cukry, na cukry prostsze. Następnie takie cukry przechodzą przez gardło, przełyk, żołądek i tutaj kompletnie się z nimi nic nie dzieje. Trafiają następnie do jelita cienkiego i tutaj działa enzym na przykład amelaza trzustkowa, która będzie całkowicie już trawić cukry. Co się dzieje z białkami? Trawienie białek rozpoczyna się dopiero w żołądku, gdzie działa enzym pepsyna i pepsyna rozbija białka na krótsze łańcuchy peptydowe. Następnie takie łańcuchy trafiają do jelita cienkiego i tam następuje dalsza obróbka białek dzięki takim enzymom jak trypsyna czy na przykład chymotrypsyna. No i zostały nam jeszcze tłuszcze. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to tłuszcze dopiero są trawione w jelicie cienkim, ale zaraz, zaraz, bo nie odbywa się to tak szybko i łatwo, ponieważ tłuszcze najpierw muszą zostać zemulkowane przez żółć, czyli po prostu rozbite na mniejsze krople tłuszczu i dopiero w takiej formie może zacząć działać na przykład lipaza czustkowa albo lipaza jelitowa i one wtedy będą mogły Rozbić właśnie tłuszcze na, na kwasy tłuszczowe i na glicerol. Mniej więcej tak wygląda proces trawienia cząstek pokarmowych związków organicznych, czyli cukrów, białek i tłuszczów. Jeżeli chodzi o enzymy trawienne, to również mówiliśmy o tym, że enzymy będą działać w różnych pH. I na przykład, jeżeli chodzi o pH w naszej jamie ustnej, to jest. Ten odczyn, który tam występuje, jest obojętny. Jeżeli chodzi o nasz żołądek, mamy tam odczyn kwasowy, natomiast w dwunastnicy, czyli w tym początkowym etapie jelita cienkiego, mamy odczyn zasadowy i są to optymalne odczyny, w których będą działać enzymy, które tam się znajdują. Ślina stanowi ważny element w diagnostyce laboratoryjnej. W ślinie możemy znaleźć np. DNA bakteryjne czy wirusowe, dzięki czemu taka ślina może posłużyć nam do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak np. wirusowe zapalenie wątroby typu B. Oprócz tego w naszej ślinie możemy znaleźć przeciwciała albo cytokiny, dzięki czemu będziemy mogli wykryć choroby autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne są to takie choroby, które polegają na tym, że nasz organizm niszczy nasze własne komórki ciała. Więc coś strasznego. Do takich chorób zaliczamy chociażby celiakię albo na przykład Jeżeli chodzi o ślinę, to może ona również nam posłużyć do badań onkologicznych albo możemy ją wykorzystać w endokrynologii. Więc mamy bardzo szerokie zastosowania właśnie takiego materiału. A co najważniejsze, taki materiał diagnostyczny można pobrać w sposób bezinwazyjny, prosty. No i jeżeli chodzi o kosztowe, kosztowe elementy, no to jest to bardzo tani sposób pobrania materiału do właśnie analizy, do badania. Zresztą pacjent może takie badanie, takie pobranie wykonać w domu, w pracy i potem w ciągu tygodnia można taki materiał dostarczyć do laboratoriów, do badań. Więc zobaczmy, moi drodzy, że jeżeli chodzi o naszą świnę, to znajduje tam się bardzo dużo informacji o nas samych. Zastanówcie się w takim razie, czy warto jest tak ochoczo spluwać byle gdzie i zostawiać swój, swój materiał też genetyczny? Przemyślcie to dosyć dokładnie. Ja tym samym dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Bardzo serdecznie zapraszam Was do zobaczenia innych odcinków z biologii, jak również prześledzenia kanału lekcji w sieci eksperymentalnie, ponieważ znajdują tam się również filmy z innych przedmiotów przyrodniczych, a więc na przykład z chemii albo fizyki. Mam nadzieję, że zabawa z własną śliną, będzie czymś naprawdę ekscytującym, że z radością będziecie w wolnej chwili wykonywać kartę pracę, która została przygotowana wspólnie z panią Anną Żertką, która zresztą jest wspaniałą kobietą, wspaniałą nauczycielką. No i w takim razie trzymam za Was, moi drodzy, mocno kciuki. Pilnujcie swoje świny, nie zostawiajcie jej byle gdzie. Jeżeli już chcecie oznaczyć teren, to możecie to zrobić Komentarzu na przykład do tego filmu, albo zostawiając łapkę w górę. No i w takim razie trzymajcie się i do następnego odcinka.